Jako ciekawostkę, patrzcie. Widzicie? Wznaczek Volkswagena i Audi. Niesamowite. Nawet w takiej części. Was w piątym odcinku. E, happy Hands trochę Gwarno w moim studiu nagraniowym, ale takie są uroki e, nagrywania w okolicznościach e, przyrody i miejskiego zgiełku. Co tam w piątym odcinku? W piątym odcinku będzie ciąg dalszy moich zmagań, e, jeżeli chodzi o prób tam będą jakieś małe spawywanka. ale też właściwie zacznę już pracę przy progu od strony kierowcy, gdzie no to jest taka bolączka T4 też, gdzie lubi wychodzić rdza, no i niestety u mnie też coś tutaj się pojawiło, więc myślę, że zacznę, zacznę to rozbierać i, I tyle. I'm mm -hmm. są wygodniejsze yy, ale niestety podczas szyfowania coś mi wpadło do oka no w sumie coś mi tam przeszkadzało mimo, że one w miarę tutaj przylegają na szczęście nie było nic poważnego yy, znalazłem jeszcze w swoich dobrodziejstwach takiego wiele lepiej schronią oczy i ważne, żeby, żeby spełniało swoją funkcję one mają nawet tutaj takie mikro odpowietrzniki, nie parują, ale nawet nieraz czuję, że gdzieś tutaj przy szlifowaniu potrafi i tak przez taką mikroszczelinkę taki odpłysk polecieć czy też sama iskra więc naprawdę wszystko fajnie, dopóki nic nam do oka nie wpadnie. Jak nam wpadnie, to wtedy zaczynają się problemy. A, a po co? Więc wyglądam jak mucha, ale, ale czuję się bezpieczniej z tymi okularami. Taki mały update, tego co, co tutaj porobiłem. Na szybko, czy też no na szybko, zakonserwowałem tą część. Wyczyściłem sobie te uchwyty pod zamki, bo potrzebowałem samochodu. Więc musiałem to zamontować. Wyczyściłem najlepiej jak się dało, jak miałem te zatrzaski, czy też mocowania. Pozostają te dziury. Na razie tych dziur nie będę zaspawywał, ponieważ no, jestem ciekaw co tam się dzieje, skąd się dzieje, jak się dzieje, dlaczego się dzieje, że tam mam wodę. Że tam mam wodę jak pada. Póki co, obecnie chcę tą dolną listwę tutaj na równo już wyspawać żeby tylko te elementy tu z tej drugiej strony zostały do wspawania tu żeby mieć już to, to zamknięte tu też już mogę wspawać jeszcze jako uzupełnienie elementy z których będę robił tu wstawki no to jest tam blacha z odzysku z, ze złomowiska jest dosyć gruba myślę, że spokojnie tutaj powinna wystarczyć jest cieńsza niż ta tutaj w samochodzie, ale z drugiej strony nie ma tutaj takiego obciążenia, więc yy, powinna dać radę. się zajmę. To są te boczne listwy przy drzwiach przy których, do których mocowane są uszczelki. Szczególnie ta strona lewa jest mocno skorodowana. Myślę, że gdzieś, tutaj, że gdzieś tutaj jest tkwi problem w tym, że później woda się dostaje do środka. Ona się tutaj leje mniej więcej od tego momentu dochodzi pod uszczelkę no i sobie pod tą uszczelką ładnie chrupię wszystko więc zaraz to wyczyszczę zobaczę jak to wygląda a więc, a więc nie zaczynamy zdania od a więc yy, ta strona tutaj, ta listwa którą zacząłem czyścić pff, troszkę mnie rozczarowała czy też yy, wywołało mnie duże zdumienie yy, jak bardzo jest skorektowana yy. drogi widz, tak to wyczyściłem, tu, to był light tu nie mam ostrości, jest ostrość. Tutaj jest po prostu Armageddon, nie wiem, Saigon. No wszystko razem. Wrzory są dosyć głębokie. Dosyć są głębokie. E, czyściłem na tyle, na ile sumienie pozwoli mi spokojnie spać. E, Idealnym opcją byłoby po prostu to wyciąć i wstawić nowe, kolorowe Na razie trochę mam taki wyścig z czasem Więc nie przewidywałem tu żadnych wstawek Znowu mnie coś zaskoczyło w tym aucie Zakonserwuję, zobaczę, jeździć, obserwować No, jeździć, obserwować Zobaczymy No są miejsca, z których może lać się woda Na przykład tu wchodzi pod uszczelkę na drugą stronę Już mamy zaciek. tu Tu też jest jakaś uszczelnia Więc no muszę tutaj to napchać chemii Zobaczyć jak to się będzie wszystko układało No tak żeby, żeby iść z pracą dalej Zawsze będę mógł to wyciąć Zawsze będę mógł wstawić blachę Nie ma żadnego problemu Natomiast no poczekam Poczekam O tu mam takie coś Tu coś żyło Wykluło się ten dzień zaczynamy od wyprawy do supermarketu po tarcze. Skończyły mi się i nauczymy po Teraz pokażę Wam, co ja bym dzisiaj chciał, co by mi się dzisiaj marzyło. Jest ładna pogoda, więc na chwilę ten tylni, tylnia część drzwi, tamte uszczelki zostawiam w spokoju. A myślę, co by tutaj zrobić porządek z tym progiem tu. jest trochę w średnim stanie chociaż widziałem dużo gorsze nie wiem jak to pokazać, żeby to było widać straszne słońce jak na tę porę roku z samego rana